Wytwarzany ze sfermentowanych jabłek bogaty w pektyny i niezbędne minerały ocet jabłkowy jest wysoko ceniony ze względu na właściwości lecznicze. Jest stosowany w wielu środkach ludowej do leczenia różnych problemów zdrowotnych w tym wybielania zębów. Dlaczego ocet jabłkowy jest korzystny do wybielania zębów? Przede wszystkim ocet jabłkowy jest silnym środkiem czyszczącym, który pomaga utrzymać kwaśną wartość pH. Jest bardzo korzystny w usuwaniu plam i wybielania zębów, a także w leczeniu chorób dziąseł wywołanych przez bakterie jamy ustnej. Ocet jabłkowy to sfermentowany sok z pokruszonych jabłek. Zawiera kwas octowy i składniki odżywcze takie jak witaminy z grupy B i witaminy C. Ocet jabłkowy może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą zmieniając sposób wchłaniania pokarmu z jelit. Ocet jabłkowy może zapobiec rozpadowi niektórych produktów spożywczych. Jak wybielić zęby za pomocą octu jabłkowego? 1. Rozcieńczyć ocet jabłkowy z wodą w stosunku pół łyżeczki octu jabłkowego do szklanki wody. 2. Przechowywać w małej szklanej butelce. 3. Wyciągnij rano rano. 4. Później normalnie myjesz zęby. 5. Wykonuj to regularnie, aby usunąć plamy na zębach i wybielić je w tym samym czasie. Przydatne porady dwukropek. Zawsze wstrząsaj butelką przed użyciem, ponieważ podstawowe składniki spadają na dno. Nigdy nie zapomnij o rozcieńczeniu octu, ponieważ jego kwasowość może uszkodzić szkliwo zębów. Nie należy stosować tego zabiegu zbyt często co najmniej nieczęściej niż raz dziennie aby chronić szkliwo.